Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych moich słuchaczy, subskrybentów. Dzisiaj aktualizacja wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Co wydarzy się wkrótce? Przypominam, jest to jedna wróżba, więc oglądnijcie ten filmik od początku do końca. Nie ma wyboru grup, czyli jeden filmik w całości. Jedna wróżba w całości. Proszę, oglądnijcie. Zapraszam. Oczywiście witam Was serdecznie. Proszę o subskrypcje nowe, o lajki, o komentarze. I zobaczymy teraz, co jest aktualnym Waszym tematem, problemem. Karta Tarota. Co teraz jest ważne? Pięć monet. Karta pięć monet, kochani, to bieda, strata, negatywne myślenie na temat pieniędzy lub oczywiście na temat emocjonalny, jeśli pytacie o emocje, o, le, o lęki w relacji, w, w relacji, która po prostu, nie wiem, ma jakiś deficyt, tutaj jest karta deficytu, strachu, lęku, szukania czegoś, tak, braku, karta braku, niezależności, czy chodzi tu właśnie o finanse, bo w pierwszym Takim y, interpretowaniu, chodzi tu na pewno o pracę o pieniądze, ale jeśli pytacie o relacje, to też jest strata, bieda emocjonalna, nędza emocjonalna, y, negatywne myślenie, lęki. No y, coś oczywiście, co przysparza Wam tutaj troski. Zobaczmy karty Lenormanda do tego problemu. Y, lilie. Skały, góry, pies, spotkanie i kwiaty. Więc, jeśli chodzi o harmonię tej relacji, czy balans, seksualność, intymność, też tutaj jest blokada, tak? Blokada, właśnie jakiś brak, tak? Ciężkość, balast, obciążenie w tej relacji czy obciążenie na finansach hmm, tutaj mamy jednak kogoś kto jest lojalny dla Was pomocny, przyjacielski i chce się spotkać ale na tym spotkaniu są niestety blokady, tak obciążenia ta osoba chce Was zaprosić tak zaprosić randka, sympatyczne spotkanie piękne chwile ale są tu blokady, balast, ciężka praca, mozolna praca Pomimo tego, że ta osoba jest Wam przyjazna, przychylna i lojalna, możecie na nią liczyć, na spotkaniu są jednak blokady, obciążenia, dlatego jest jej strata i brak realizacji. Także w pieniądzach, w finansach, jeśli pytacie o ten aspekt, też jest obciążenie. Yy, mozolna praca Was czeka być może jakieś nowe rozmowy o pracę, o podwyżce o nowym kontrakcie i tak co wydarzy się wkrótce siedem kielichów wow, jaka piękna karta kochani siedem kielichów, coś wspominacie dużo macie do wyboru podjęcie decyzji jest jednak ciężkie, nie umiecie się zdecydować czego chcecie yy, brak decyzji Brak postępu, tylko życie w iluzji Iluzja, marzenia, dużo pomysłów, dużo projektów Jednak absolutny brak realizacji Krzyż, dom, studnia, statek i żmija No tak, brak realizacji jest niby ktoś tu z przeznaczenia coś jest dla was ważne chcielibyście stabilizacji chcielibyście żeby coś się stabilnego tutaj rozwinęło macie głębokie uczucia chcecie podróżować spotkać się jednak jest być może inna kobieta są opóźnienia, są problemy rywalka, konkurentka jadowita żmija mówi o jadowitej kobiecie o intryganckiej pełnej jadu która tutaj ewentualnie przeszkadza, intryguje, co powoduje natu, naturalnie opóźnienia w rozwoju tej relacji. Jeśli pytacie o, re, o finanse, to też macie dużo pomysłów, tutaj planów być może zawodowych, finansowych, jednak nic nie umiecie niestety wpoić w rzeczywistość, zdecydować, zadecydować, posunąć do przodu. Myślcie jednak o Waszej konkretnej stabilizacji egzystencji, być może tutaj są problemy rzeczywiście, bo jest już mija, tak? Ktoś intryguje, ktoś przeszkadza w Waszych planach, marzeniach, ale być może jakiś wyjazd, jakaś praca dalej, za granicą nawet może być tutaj korzystna, niemniej jednak musicie podjąć wreszcie tą decyzję. Takie tutaj aspekty, w zależności o co pytacie, kochani, jest Was dużo, więc dopasujcie tę wróżbę do swoich pytań, do swojej sytuacji. Napiszcie mi, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.